Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo opowiem Ci o bardzo ciekawym, ale w sumie niefortunnym dla kierowcy przypadku skojarzenia kilku przewlekłych chorób oraz oczywiście jazdy w stanie po spożyciu alkoholu no, chciałoby się powiedzieć siła złego na jednego, ale niestety współistnienie przewlekłego zapalenia wątroby, cukrzycy i nadciśnienia tętniczego, choroby nadciśnieniowej, w tym konkretnym przypadku, czyli odzyskanie prawka bardzo trudnym Witam, Panie Doktorze, mam problem z odzyskaniem uprawnień do kierowania pojazdami Zostałem zatrzymany rok temu po spożyciu, wyszło 0,25 Pierwszych badań nie przeszedłem, Pani Psychiatra zaleciła mi udział w pogadankach na temat szkodliwości spożycia i wydłużyła zakaz o 3 miesiące, spotkanie odbyłem i złożyłem do Instytutu Wynik GGTP, jak pamiętam był chyba wtedy 150 Opinia psychiatry pozytywna, dopuszczająca do kierowania pojazdami Decyzja negatywna z tego powodu, że nie upłynął rok od zdarzenia Kolejne badanie w WOMP-ie, w miejscu zamieszkania GGTP 200 no, Przyznaję się, że zdarzyło mi się jakieś piwo po drodze, ale żadnych innych alkoholi Wyznaczono mi badanie psychiatryczne na marzec Mam na koncie kilka chorób, cukrzyca typu drugiego, nadciśnienie, no, obie są pod kontrolą i leczone a co najgorsze, WZW typu B 21 lat temu stwierdzono u mnie antygen HBS który zbagatelizowałem obecnie jestem po biopsji wątroby wyniki ze szpitala GGTP 200, ASPAT 47, ALAR69 i wydaje mi się, że problem jest w chorej wątrobie a nie, jak mi oceniono, że mam problem alkoholizmu, natomiast wyniki biopsji będą dopiero końcem marca biopsja została wykonana na zlecenie lekarza chorób zakaźnych celem rozszerzenia diagnostyki i zakwalifikowania mnie do programu lekowego Bardzo proszę o ocenę przez Pana, mojego przypadku i odpowiedź z góry dziękuję i pozdrawiam Oceniając ten wyjątkowo pechowy przypadek pod względem zdrowotnym wydaje się mimo wszystko, że lekarze tutaj przynajmniej Ci uprawnieni skupili się na uprawnieni do badań kierowców oczywiście skupili się na udokumentowaniu rocznego okresu abstynencji Zresztą jasno to wynika z ostatniego rozporządzenia ministra zdrowia No, być może wykryli oni również jakieś inne objawy uzależnienia alkoholowego niż tylko podwyższone poziomy enzymów wątrobowych No, które oczywiście występują w chorobach wątroby Oczywiście, Cukrzyca wymaga tutaj opinii diabetologa lub jakiegoś innego prowadzącego lekarza Jest to w formie karty konsultacyjnej diabetologicznej No i dobre prowadzenie tej choroby Unormowane poziomy cukru znacznie zwiększają szanse na odzyskanie prawka I pomimo tego, że największym problemem zdrowotnym dla pacjenta jest tutaj choroba wątroby To nie sądzę, aby ona była przyczyną orzeczenia negatywnego No niestety, przede wszystkim musi on udokumentować roczny okres abstynencji spraw alkoholowych. Na tym kończę, filmik jest w sumie ku przestrodze dla osób niezbyt zdrowych ale lubiących sobie pojeździć po paru głębszych i coś takiego może skończyć się utratą Twojego prawka Natomiast pozytywnym aspektem sytuacji tejże sytuacji jest znowienie diagnostyki przez lekarza chorób zakaźnych celem wdrożenia ewentualnego leczenia. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Lekarz Medycyny Transportu, do zobaczenia w moim kolejnym wideo. Jak masz coś ciekawego, opisz albo w komentarzach. Jeżeli jeszcze nie jesteś moim widzem, oczywiście, dokonaj subskrypcji mojego kanału. Także zapamiętaj jeszcze raz, no, zaczynając od tego, że niezbyt roztropne. Przez tego pana, przez tego pacjenta było to, że po prostu lubił sobie wypić to i owo, nawet w niewielkich ilościach, przy chorobie wątroby no to z reguły, nieszczęścia chodzą parami, i przy okazji, jeszcze gdzieś tam po drodze napatoczyła się policja Jak to mówią, niewłaściwy człowiek, o niewłaściwym czasie i w niewłaściwym miejscu